No. W tej chwili zademonstruje płynne ruszenie oraz zmianę y, biegów w górę oraz w dół. Przed rozpoczęciem pewniamy się, dodajemy gazu, płynnie puszczamy. W tej chwili demonstruję płynne ruszenie, zmiana biegów y, z dołu do góry, czyli z jedynki. W tej chwili motocykl jedzie ładnie na, na jedyneczce. Za chwilę wykonamy manewr zawracania. O, w tym momencie jest sprzęgiełeczko, drugi bieg, płynnie puszczone sprzęgło, co powoduje, że motocykl nie traci dynamiki, nie szarpie nam i w tej chwili będzie zademonstrowanie redukcja w dół, czyli z dwójeczki przejście na jedynkę, zatrzymanie się, przed momentem zatrzymania wiemy, że mamy jedyneczkę i jesteśmy przygotowani do jazdy. Możemy popatrzeć prawo, lewo, jeżeli droga będzie wolna, płynnie sobie ruszymy i na pewno nie będzie to spowodowane zgaśnięciem motocykla, bo bieg został zbity do najniższego przed momentem zatrzymania motocykla i to jest najistotniejszą rzeczą, bo przy kategorii A2 najczęściej błędem właśnie podczas egzaminu jest brak płynnego ruszenia, gdyż Honda ma Zdecydowanie większe obroty niż Yamaha XJ6 i przy ruszeniu trzeba poświęcić troszeczkę, dodać więcej gazu, aby to ruszenie na motocyklu było płynne. Dynamikę i jazda nasza była bardzo dynamiczna i przyjemna. Przy zatrzymaniu sobie z jedyneczki dajemy delikatnie do góry mamy wieczór neutralny, dopiero możemy sobie wyłączyć motocykl i pamiętajmy, że wyłączamy motocykl po to jest nóżka, aby ją na początku sobie rozłożyć czyli ułatwić sobie życie postawić motocykl na nóżce i dopiero schodzimy bo niejednokrotnie jest taka sytuacja, że motocyklista schodzi z motocykla, trzyma motocykl w rękach, a dopiero daje nóżkę nie, nóżka jest po to, żeby sobie życie ułatwiać, czyli rozkładamy nóżkę Wchodzimy z motocykla i te czynności są wtedy w sposób prawidłowy wykonane.